Witam, chciałbym się dowiedzieć, jak dokładnie wygląda badanie lekarskie wymagane do pracy na Platformie Wiertniczej. O rewelacja, jeżeli chodzi o Polskę, jest czterech lekarzy uprawnionych do tych badań, z, trzech jest w Gdyni, trzech jest w Gdyni, dwóch chyba na, zapomniałem gdzie to centrum jest w tej chwili, zapomniałem, no i jest oczywiście słynny doktor Nitka i przynajmniej co według najnowszych wytycznych OGUK, czyli Oil Gas UK jest wymagane, prawda? Sprawa pierwsza, na pewno musisz mieć badanie słuchu, czyli audiometrię tonalną. Sprawa druga, badanie ogólne moczu. No i ja do, dodatkowo wymagam badania cukru we krwi oraz morfologii, prawda? aby badanie przeszło sprawniej, wymagam tego zrobienia w swoim miejscu zamieszkania. Dlaczego w swoim miejscu zamieszkania? No niestety ludzie przyjeżdżają do Wrocławia, ale aż z Sanoka, aż ze Szczecina, aż tam nie wiadomo skąd, Warszawa, czyli Problem jest taki, że jak przyjeżdżają po kilku godzinach z podróży, no nie za bardzo yy, mają czas na to, żeby robić badania Ogłuk, Oil, Gas UK we Wrocławiu. Znaczy badania laboratoryjne. Nawet jak zrobią, to na te badania chwileczkę trzeba poczekać. Oczywiście jak już są u mnie, co tam muszą zrobić? na no badanie lekarskie? Badanie ogólno, ogólne neurologiczne badanie wzroku. Często gęsto zlecam spirometrię, szczególnie jak szczególnie wtedy, kiedy osoba przychodzi do mnie pierwszy raz i no, musisz wiedzieć, że badając się, na platformę wiertniczą, będziesz przechodził tak zwany bosiet i tam jest część taka, że zakładasz jakiś taki aparat tlenowy, no jeżeli nie będziesz zbyt wydolny spirometrycznie to po prostu no nie przejdziesz tego bosjeta, czyli zainwestujesz pieniążki, zainwestujesz w moje badanie, a tu się okaże, że, że klapa. Także normy nie są zbyt wyśrubowane, ale powtarzam, za miejscowy musi zrobić audiometrię, badanie ogólne moczu, badanie morfologii i krew na cukier. To co robi u siebie, a u mnie robi całą resztę. Jeżeli ci wyjaśniłem jakąś. O co to chodzi, to dajże OK. Jeżeli nie wyjaśniłem, jeżeli nie wyjaśniłem, to po prostu jeszcze tam napisz, co byś się chciał więcej dowiedzieć. Także.